Oho. Sami zdrajcy. Java disconnected. Siemaneczko szczepiora, co do mnie cię Oj, u Ja też. Ojo, oj! Jak oj, będzie banuwa, nie, nie, chyba! Jak będzie banuwa, to wchodzimy tutaj w tego oj. dyskusję. Oj, pan! Oj. Disconnected. A to to jest Karol, 69. To ja. Dobra, zalogowało nie, mnie, jest. zalogowało mnie. Tak. Reszta została na serwerze. Oho! Noho! Dobra, ho, ho, ho, ho. ho. To nas dwóch wywaliło? <laughs> Jesteś zbanowany na 23 godziny. Żartujesz sobie. Nie. Jesteś zbanowany na tym na 23 godziny 59 minut 29 sekund. Powód zgłoszenia, atakowanie atakowaniu przeciwników na ich terenie gildii. Dobrze. Co jest Omega lul. Mandzo, ubieraj garnitur. Ubieram A garnitur. Jestem moim adwokatem, naszym adwokatem. Robię tiket.